Аж го Аж, блин. И на. наверное. Да уже не нашелся. Килийские подруги za prędko było te chlanie. Za jednym dawali. Ale niekże, się nie, krzyk, dzisiaj nie dziela. Muszę wszyscy trzy. Jednym za jednym, kurczę. Gdzie człowiek...